Podsumujmy to, co wiemy o linii budżetowej. Załóżmy, że zarabiam 20 dolarów miesięcznie. Mój miesięczny dochód to 20 dolarów. Cena czekolady to 1 dolar za tabliczkę. 1 dolar za tabliczkę, a cena owoców to 2 dolary za funt. 2 dolary za funt. Robiliśmy to już. Narysuję linię budżetową. Na tej osi niech będzie ilość czekolady. Nie ma znaczenia, która oś. A na tej osi niech będzie ilość owoców. Nie ilość 4, tylko ilość owoców. Jeśli wydam wszystko na czekoladę, kupię 20 tabliczek miesięcznie. Tu mamy 20, a tu 10. Jeśli zaś wydam cały dochód na owoce, kupię 10 funtów miesięcznie. Tu jest 10, drugie 10 funtów i mamy 20. Linia budżetowa przebiega tak. Nasza linia budżetowa przebiega tak. Równanie tej linii budżetowej ma postać… Mój dochód, 20 dolarów, równa się cena czekolady wynosząca 1 dolara razy ilość czekolady. Czyli 1 razy ilość czekolady. Dodać cena owoców wynosząca 2 dolary razy ilość owoców. Razy ilość owoców. Teraz trzeba zrobić z tego wzór na ilość czekolady, bo to ją umieściłem na osi pionowej, osi wartości. Wystarczy odjąć dwa razy cena owoców od obu stron. Uzyskamy ilość czekolady równa się 20 odjąć dwa razy ilość owoców. To równanie tej linii budżetowej. Wiemy już też, co to jest krzywa obojętności. Załóżmy, że jesteśmy w jakimś punkcie linii budżetowej, w którym konsumuje 18 tabliczek czekolady i 1 funt owoców. Łatwo zweryfikować ten punkt. 18 dolarów plus 2 to 20. Jesteśmy zatem w tym punkcie. 18 tabliczek czekolady, tu jednostka to tabliczki, i 1 funt owoców miesięcznie. Tu jest 1, a jednostki to funty. Tu mamy czekoladę, a tu mamy owoce. Krzywa obojętności pokazuje wszystkie kombinacje czekolady i owoców, które mają tę samą użyteczność całkowitą. Nanieśmy ją na ten wykres. Zrobię to na biało. Naszkicuję ją najpierw, będzie mi łatwiej. Albo spróbuję. Jest mi obojętne, w którym… w którym z tych punktów… w którym z tych punktów jestem. Spróbuję narysować lepiej. Jest mi obojętne, w którym z tych punktów jestem. Na przykład zamiast 18 tabliczek czekolady i jednego funta owoców mógłbym mieć, powiedzmy powiedzmy, cztery tabliczki czekolady i… Popatrzmy. 4 tabliczki czekolady i jakieś 8 funtów owoców. Jest mi to obojętne, bo zyskuję tę samą użyteczność całkowitą. Ale czy w którymś z tych punktów maksymalizuję moją użyteczność? Wiemy już, że cały obszar leżący nad krzywą obojętności… Może ją opiszę? To jest krzywa obojętności. Cały ten obszar nad krzywą obojętności jest pożądany, bo ma dla nas większą użyteczność. Zakoloruję go. Cały ten obszar jest pożądany. Te punkty w środku linii budżetowej, a nawet te pod linią, gdzie wciąż zostają nam pieniądze, są zatem pożądane. Żaden z tych dwóch punktów nie maksymalizuje nam użyteczności całkowitej. Większą dają nam punkty leżące między nimi na linii budżetowej. Aby zmaksymalizować użyteczność, musimy znaleźć taki punkt na linii budżetowej, który styka się tylko jednym punktem, dokładnie jednym, z jedną z naszych krzywych obojętności. Bo możemy mieć wiele krzywych obojętności. Na przykład taką, albo taką. To po prostu informacja, które punkty są dla nas równocenne. Istnieje więc krzywa obojętności, która styka się z linią budżetową dokładnie w jednym punkcie. Istnieje krzywa obojętności przebiegająca tak. Narysuję ją jaskrawym kolorem. Istnieje taka krzywa obojętności. Jest styczna do linii budżetowej, dotyka jej w jednym punkcie. I w związku z tym jej nachylenie, czyli krańcowa stopa substytucji, jest dokładnie takie samo jak nachylenie naszej linii budżetowej, oznaczające, jak już wiemy, względną cenę. Ten punkt jest zatem optymalną alokacją na naszej linii budżetowej. Ten punkt jest optymalny. A dlaczego jest optymalny? Bo żaden inny punkt linii budżetowej nie leży dalej w tę stronę. Bo wszystkie pozostałe punkty… wszystkie pozostałe punkty leżą pod tą krzywą obojętności. Żaden z pozostałych punktów linii budżetowej nie jest więc pożądany. Pamiętajmy, cały obszar leżący pod krzywą obojętności, ten zacieniowany obszar, Wezmę inny kolor. Krzywa obojętności jest nam obojętna, ale wszystko pod tą krzywą. Cały ten zielony obszar jest niepożądany. Wszystkie inne punkty linii budżetowej są niepożądane w porównaniu z tym punktem, bo to jedyny punkt Inaczej. Wszystkie inne punkty linii budżetowej są niepożądane w porównaniu z punktami krzywej obojętności, a więc także w porównaniu z tym punktem, bo leży na krzywej obojętności. Pomyślmy teraz, co się stanie? Pomyślmy, co się stanie, jeśli cena owoców spadnie. Cena owoców spada z 2 dolarów do 1 dolara. Do 1 dolara za funt. Jeśli cena owoców spadnie, to linia budżetowa zmieni położenie. Nowa linia budżetowa niebieska będzie biegła tak za nasz dochód wciąż możemy kupić 20 czekolad, ale przy nowej cenie owoców kupimy ich 20 funtów. Zatem nasza nowa linia budżetowa będzie wyglądać tak. Będzie wyglądać tak. To nowa linia budżetowa. Nowa linia budżetowa. Gdzie teraz leży punkt optymalnej alokacji naszych dolarów? Powtarzamy poprzednie kroki. Przyjmujemy, że mamy dane na poparcie tych wszystkich krzywych obojętności. Wybieramy tę, która jest styczna do nowej linii budżetowej. Załóżmy, że to jest punkt… To jest punkt styku z jakąś naszą krzywą obojętności. Na przykład taką krzywą obojętności. Więcej precyzji. Niech będzie… tak. Możemy teraz stwierdzić… Załóżmy, że mamy w naszych danych wiele krzywych obojętności. Możemy teraz stwierdzić, przy stałych innych czynnikach, jak zmiana ceny owoców zmieniła naszą wielkość popytu na owoce. Bo teraz optymalny koszyk dóbr to ten punkt, na linii budżetowej, odpowiadający… odpowiadający w przybliżeniu 10 funtom owoców. A więc nagle mamy… Rozpatrzmy tylko owoce. Inne czynniki są stałe, tylko owoce. Gdy ich cena wynosiła 2 dolary, wielkość popytu wynosiła 8 funtów, a teraz przy cenie 1 dolara wynosi 10 funtów. Wygląda znajomo? Powinno, bo podchodzimy do znanych pojęć z innej strony. Wcześniej interesowała nas użyteczność krańcowa z dolara i jej maksymalizacja. Zmienialiśmy ceny i wychodziła nam z tego krzywa popytu. Teraz patrzymy na to z innej strony, ale wciąż chodzi o to samo. Przyjmując, że znamy przebieg wielu krzywych obojętności, możemy sprawdzić, jak zmiany cen wpłyną na naszą linię budżetową i w konsekwencji, jak zmieni się nasz optymalny koszyk dóbr. Ale zmieniając cenę, przy okazji uzyskujemy krzywą popytu. Narysujmy na przykład krzywą dla owoców. Mamy już dwa punkty tu mamy cenę owoców, a tu wielkość popytu na owoce. Przy cenie 2 dolarów wielkość popytu to 8… 8. A przy cenie… Może zrobię to inaczej. Gdy cena wynosi 2 dolary, to nie jest w skali. Wielkość popytu to 8 zaś… To też nie jest w skali. Zaś gdy cena wynosi 1, wielkość popytu to 10. Zatem mamy 2 i 8 oraz 1 i 10. Na razie mamy tylko dwa punkty, ale możemy tak zmieniać dalej. Znając przebieg wielu krzywych obojętności, możemy w końcu uzyskać całą krzywą popytu, wyglądającą na przykład tak.